Zapytanie mojego widza, czy nie będzie dyskryminowany w jakiś sposób przez personel WOMP podczas badań lekarskich? Jak wcześniej zrobił badania psychologiczne za jazdy po alkoholu, na przykład w mojej pracowni, czy jakiejkolwiek innej, ale nie WOMP-owskiej, tylko prywatnej? I przeczytam zapytanie. Po lekturze Pańskiego bloga postał mi w głowie mętlik. I zacznijmy od początku. W grudniu 2013 zostało zabrane mi prawo jazdy kategorii a b w wyniku prowadzenia przeze mnie samochodu pod wpływem alkoholu W krwi miałem 1,2 mg na litr, także mówię sporo Prawo jazdy posiadałem od 1996 roku Nigdy nie miałem zatrzymanego, nigdy też nie uczestniczyłem w wypadku drogowym No nie ma to większego znaczenia Aczkolwiek, no, gdyby była recydywa, to przypuszczam, że kara byłaby jeszcze większe, ale czy miałeś, czy nie miałeś, ukarany zostałeś. Prawo jazdy zabrane na 2 lata, pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, etc. i początkiem grudnia bieżącego roku, kończy mi się zakaz prowadzenia pojazdów, tym niemniej muszę zrobić badania lekarskie i psychotechniczne. I moje pytania są następujące czy jeśli pozytywnie przejdę w Pańskim Gabinecie badania psychotechniczne, to w WOMP muszę zaliczyć tylko okulistę badania krwi i w razie zadowalających wyników tychże badań lekarz-orzecznik powinien wydać pozytywną decyzję Czy też w WOMP ponownie zaliczam testy psychologiczne komplet badań No tutaj wymienił tylko widz okulistę i badania krwi, no może dojść jakiś neurolog, laryngolog, psychiatra Także no, yy, raczej ten zakres, który podał jest troszeczkę taki Według mnie zawężony. Czy szanowne orzecznictwo WOMP nie jest negatywnie nastawione do osób, które odbyły psychotesty w prywatnej pracowni zamiast WOMP? I czy potrzebuje dwóch skierowań z Wydziału Komunikacji osobno do pańskiej przychodni? osobno do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Tutaj mały komplement pod moim adresem Rozumiem, że jest Pan osobą dość zajętą Nie ma Pan czasu na odpisywanie na całą, jak sądzę, masę wiadomości związaną z tematyką badań dla kierowców z zatrzymanym prawem jazdy Jednakże, serdecznie proszę o odpowiedź na powyższe pytania z wyrazami szacunku I zacznę tutaj odpowiedzi na pytanie drugie i trzecie, czy trzecie i drugie ponieważ niestety no, zazębiają się one i dopiero po ich zrozumieniu zrozumiesz sens że tak powiem mojej wypowiedzi yy, Orzecznictwo jest podwójne czyli badania psychologiczne za alkohol są niezależne od badań lekarskich i dlatego są wymagane te dwa skierowania, z których jedno zostawiasz pracowni psychologicznej, czyli przykładowo mojej lub wąpowskiej a drugie u lekarzy WOMP. No i zastanów się Pracowni prywatnych, psychologicznych jest w województwie, przynajmniej Dolnośląskim, na pewno z kilkadziesiąt razy więcej niż w Więc trudno sobie wyobrazić, żeby lekarze WOMP stosowali jakieś działania odwetowe wobec 90% czy 95% klienteli która przyjdzie z niezależnym orzeczeniem psychologicznym, no tak aby nagonić swoim kolegom z firmy czy konkretnie psychologom więcej klienteli, prawda? I zapewniam Cię, że normalnego lekarza zadowoli po prostu pokazanie jakiegoś pozytywnego orzeczenia psychologicznego, niezależnie od miejsca jej wystawienia W końcu ten psycholog co wystawiał psycholog transportu, to do szewca nie poszedł że tak powiem, badany tylko do psychologa No a część lekarzy nawet nie będzie tego wymagała A jeżeli mimo wszystko lekarz będzie chciał jakiejś konsultacji psychologicznej to Ci po prostu zleci dodatkowo płatnego psychologa klinicznego i sobie w ten sposób sprawę załatwi. Czyli jeżeli zobaczę jakąś rozbieżność między, dużą, dużą, grubą rozbieżność pomiędzy badaniem, Twoim orzeczeniem psychologicznym, a Twoim zachowaniem się u tego lekarza. Ale wierz mi, większość lekarzy nie jest aż tak małostkowych. Natomiast sytuacja jest dramatycznie inna, diametralnie inna, jak trafiasz do WOMP z dwoma skierowaniami a jednocześnie sobie wymyśliłeś w głowie, jakimś cudem sobie wymyśliłeś, że wszystko szybko i fajnie zrobisz w jednym miejscu, pod jednym dachem Czyli w WOMP-ie, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Robisz to wszystko, czy tam jeden dzień, czy dwa, a przychodzi do wyników i tutaj jest klops I konstelacji takich typowych jest kilka, że przynajmniej z tych co znam, że bardzo często przechodzisz badania lekarskie, a nie przechodzisz psychologicznych no czasem, to już skrajne przypadki, nie przechodzisz obu dość rzadko nie przechodzisz lekarskich, a przechodzisz psychologiczne a najczęściej w sumie przechodzisz oba I niestety, badanie odwoławcze psychologiczne jest również w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy I mam tak prywatnie wątpliwości, czy jedna koleżanka podważy opinię drugiej współpracownicy z pokoju obok no powiedzmy, spotykają się w przerwie na kawę, w jednym pokoju socjalnym, prawda? No ale zakładam, WOMP jest obiektywny Teoretycznie wszystko jest możliwe Na plus personelowi WOMP muszę przyznać jedno, że nie ma pewnego problemu orzeczniczego, który mają firmy prywatne Bo zastanów się, jeżeli jakiś lekarz, uprawniony, czy psycholog transportu zacznie uwalać 50% swojej klienteli No nawet tej trudniejszej, mającej problem z alkoholem czy jakiejkolwiek innej, no to dni na jego rynku medycznym, na jego rynku pracy są policzone Szybko to się rozniesie jak jest i, No i po prostu nikt do niego nie przyjdzie Natomiast, no yy, dzięki Bogu WOMP nie ma tego dylematu, tego dylematu nie mają firmy budżetowe I jest to bardzo dobre, na przykład w przypadku badań odwoławczych no ale powiedzmy podczas pierwszego podejścia, jak podejdziesz do tej pracowni nieodwoławczej, tylko do tej zwykłej, wąpowskiej, psychologicznej, no to mało kto w Tobie będzie szukał jakiegoś pozytywu, a bardziej niestety skupią się na Twoich ułomnościach. A wiesz, że u kierowcy, który coś tam miał przeschrobane za alkohol, doczepić się, jak to mówią, jak się chce psa uderzyć, to się jakiś znajdzie. I tak czy owak, tenże kierowca jest w tym momencie przypisany do WOMP. No tak, jak kiedyś chłop był przypisany do swojego hrabiego, czy dziedzica, czy tam jakiegoś innego z prawem pierwszej nocy, prawda? Czyli jak wpadłeś już w system WOMP, to musisz tam dokończyć orzecznictwo. I bardzo często do systemu prywatnego trafisz nieco później, w takiej niestety złudnej nadziei wyprostowania tego negatywnego orzeczenia psychologicznego z WOMP, często już jest to orzeczenie odwoławcze, no a przy okazji chciałbyś odzyskać prawko I w końcu poszedłeś do rozum do głowy Podszkoliłeś się nieco z przepisów Dowiedziałeś się, że, prawda, że, że wcale do tego wąpu, do psychologa nie musisz iść No i czasem się to nawet dzieje po kilku latach Czyli tyle lat potrzebujesz, aby troszeczkę tego rozumu nabrać No ale wtedy nie pojmujesz, że już nic nie można zrobić Że jest wszystko pozamiatane, mleko się wylało Niech Fersztein nie nada no, no, po prostu jesteś bez sytuacji, bez wyjścia. Zaczynam czasem wtedy rozmowę z takim delikwentem, no a on mi zaczyna wmawiać Panie, Wydział Komunikacji mnie skierował na tą ulicę, tam taką siaką, owaką, tu do womp tylko do psychologa WOMP. No, oczywiście nie jest mi stanie już pokazać tego skierowania, bo skierowanie zostało w WOMP-ie, ale tak naprawdę no, Wydział Komunikacji no, z takich czynności porządkowych wskazuje tą ulicę, powiedzmy we Wrocławiu, Łaską 14 tylko w przypadku badań łaskich, żeby ludzie się tam nie pałętali po, po jakichś tam prywatnych lekarzach i tylko dotyczy to badań lekarskich. Wierz mi, jak spojrzysz na te skierowania, tam jeżeli jest jakikolwiek adres, to jest tylko w przypadku badań lekarskich nie mają go prawa dać w przypadku badań psychologicznych I skończyła się również możliwość badania po roku od negatywnego orzeczenia To było według starych przepisów Natomiast dzisiaj żaden psycholog prywatny przynajmniej ten o zdrowych zmysłach tego się nie podejmie, żeby zbadać się po odwoławczym negatywnym orzeczeniu w WOMP i jeszcze jak nie masz skierowania Tak więc, jakie z tego wnioski? No w sumie decyzja, czy robić komplet badań w WOMP, czy nie no, czy mimo wszystko nie stawiasz tych wszystkich pieniędzy na jednego konia czy na jedną szóstkę w totolotku? Należy do ciebie. Natomiast, mimo wszystko wydaje mi się, że nawet takie minimalne rozpoznanie rynku, tego lokalnego rynku usług medycznych w internecie, usług psychologicznych, pogadanie wśród znajomych, jest to jakiś przejaw zdrowego rozsądku, roztropności, no i tutaj nic złego Ci się z tego powodu na pewno nie stanie. Także na tym kończę, jeżeli masz jakieś Ty doświadczenia z pierwszej ręki, szczególnie jeżeli przeszedłeś całą procedurę jednego i drugiego w WOMP, Napisz o tym w komentarzach do tego wideo. No wierz mi, w 60-70% przypadków przejdziesz, jeżeli jesteś młody, zdrowy i tam się skruszyłeś, prawda? Natomiast no, pisze do mnie cała kupa ludzi, którzy jednak nie mieli tego szczęścia, no, ci szczęśliwcy za bardzo nie wiedzą dlaczego przeszli, prawda? No ale to jest temat na, na, na inne wideo. Wtedy oni tam krytykują wszystko, co mówię, prawda, bo oni poszedł hero, prawda, no nie był hero, prawda, jak miał jeden i dwa promila wykrwi, krwi, czy, czy tego, tylko Hero jest teraz, prawda? Już jak przeszedł badania w WOMP. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny i transportu i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.